W tym wideo odpowiem Ci na pytanie Czy psychotesty za jazdę alkoholu możesz zrobić za granicą? No, przy okazji omówię sytuację odwrotną czy niemiecki Dioten test może zrobić w Polsce? Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia Tradycyjnie zaczynam od zapytania mojego widza Witam Pana, w grudniu 2014 zostało mi zabrane prawo jazdy W maju odbywa się sprawa która skazała mnie na odebranie prawa jazdy na okres jednego roku i uwzględniając również czas do odbioru sprawy. Jest już sierpień 2015, a ja jeszcze nie otrzymałem skierowania na powtórne badania i moje pytanie brzmi Czy mam wytrwale czekać na to skierowanie? Czy też zacząć się dowiadywać czegoś na własną rękę? Mieszkam teraz za granicą i czy jest ewentualnie możliwość zrobienia tych badań na terenie Niemiec? Serdecznie pozdrawiam I imię mojego widza No.. Polskie badania w Niemczech i odwrotnie. Na początku odniosę się do tego przyspieszenia badań. Dawno minęły złote czasy, kiedy skierowania wystawiała Policja, a zdarzało się, że w natłoku obowiązków komendantom jakimś tam powiatowym, czy innym zapomniało się zrobić. Zapomniało się to zrobić i wystawić to skierowania. No, przypuszczam, że jak już złapali Cię, wlepili mandat, jakiś tam wynik mieli, to zapominali o reszcie formalności, bo Pewnie ich z ilości skierowanych na badania do WOMP-u, czy do pracowni psychologicznych, nie rozliczano. I muszę powiedzieć yy, tak uczciwie, że wtedy było to, że jak już minęły te terminy administracyjne, skierowania dalej nie było, policja była jest państwowa, no to wydziały komunikacji jakoś to tolerowały i nie czepiały się braku badań, no bo skoro policja wiedziała, że nie dała, to nawet jak nie dała dlatego, że zapomniała, to wiedziała co robi. I niestety nie jest to już sytuacja na dzień dzisiejszy, i jak nie dostałeś skierowania szybko, no to warto się o nie upomnieć w swoim starostwie, aby po prostu mieć sprawę z głowy. I wracam do właściwego tematu. Pomimo tego, że na dzień dzisiejszy jesteśmy członkami Unii Europejskiej, Niemcy niedaleko od Polski, ale inne kraje europejskie też blisko, no psychotesty musisz zrobić w Pracowni Psychologii i Transportu Krajowej. I nie znam od tego żadnych wyjątków, wątpię, żeby Polski Wydział Komunikacji coś tam zaakceptował z jakiegokolwiek innego kraju unijnego. No i jest sprawa wiceversa jak Polak, że tak powiem, jak Niemiec Polakowi, tak Polak Niemcowi, czy odwrotnie, jak Polak-Niemcowi, tak Niemiec-Polakowi? Idiotę test, czyli jakieś ich niepsychotesty niemieckie za jazdę po alkoholu, musisz zrobić w Niemczech, bo polskiego odpowiednika, nawet przypuszczam przetłumaczonego przez pięciu tłumaczy przysięgłych, starostwo ci tutaj nie zaakceptuje. No, jest mały taki wyjątek. Jak masz podwójne obywatelstwo straciłeś polskie prawko i wiem, że Niemcy informują właściwego starostę są sumienni dla Polaków i takie przypadki znam, że osoba, ale z polskim prawem jazdy, złapana przez Niemca, niemieckiego policjanta przechodziło to przez jakiś tam system urzędowy i wysyłało to do Polski, a Polska rozpoczynała stosowną procedurę. No i wtedy oczywiście musisz się posatygować do Polski na badania No fajnie jak mieszkasz w starym NRD ale jeżeli mieszkasz gdzieś przy holenderskiej granicy nie jest to zbyt ciekawe. Także na tym kończę Jeżeli masz coś ciekawego do powiedzenia w temacie złapany za jazdę po alkoholu i skierowany na badania psychologiczne, czy w Polsce czy za granicą, koniecznie skomentuj to wideo Również może subskrybować mój kanał Lekarz Medycyny Pracy raz na tydzień jakiś tam filmik robię, a czasami częściej, jak tematy są ciekawsze Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia lekarz specjalista medycyny transportu i do zobaczenia w moim kolejnym wideo